Dobry wieczór Państwu, nazywam się Paulina Choromańska i witam Państwa podczas kolejnej podczas kolejnego spotkania wakacyjnej szkoły poezji wolnych lektur Dziś swoje wykłady z Państwem rozpoczyna profesor Piotr Śliwiński. Dobry wieczór panie profesorze. Dobry wieczór. Jestem niezmiernie biło, że zgodził się pan po raz kolejny organizować, przygotować z nami tą szkołę poezji i przed nami sześć spotkań z Panem dzisiaj po pierwsze miłość, ale zaczniemy. Chciałabym krótko przedstawić sylwetkę pana profesora. Pan profesor Piotr Siwiński, profesor Zwyczajny Instytutu Filologii Polskiej. Znamie że zgadził się Pan po raz kolejny. O, przepraszam. Jeszcze raz, Pan Profesor Piotr Śliwski, profesor Zwyczajny Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, mam nadzieję, że mi tego nie pomyliłam, krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej, autor i współautor, współautor artykułów i książek krytyczno-literackich w latach 2015 2021 był Pan Przewodniczącym Kapitułu Kuźnińskiej Nagrody Literackiej. Wszystko się zgadza. Super. Spotkania z Wakacyjnej Szkoły Poezji, w tym wykładu profesora Piotra Śliwińskiego. Odbywa się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury, Kultura Interwencji, edycja 2022. Panie profesorze, oddaję głos i czekamy na pierwszy wykład. Jeszcze raz dzień dobry, czy dobry, dobry wieczór. Już w, te w tę wakacyjną porę. To, to niezmiernie przyjemnie pomyśleć, że w połowie sierpnia, upalnego sierpnia, ktoś chce posłuchać o poezji, a także, mam nadzieję, porozmawiać o niej. Sześć wykładów zgrupowanych pod, po dwa, w, każdą, w każdy wieczór środowy, nie pozwoli nam powiedzieć wszystkiego, co, co byśmy chcieli. Nie jestem w stanie tego zrobić, wspólnie też tego nie, nie zrobimy. Pomyślałem zatem, że Spróbujemy dotknąć podczas tych wykładów kilku najważniejszych zagadnień ważnych dla poezji i najważniejszych dla ludzkiego życia. Stąd po pierwsze, po pierwsze miłość. Miłość jest intymna, prywatna, miłość, miłość nas izoluje od, od świata z wyjątkiem oczywiście tych osób, ku którym jest adresowana. Miłość, z miłością chcielibyśmy się przeważnie schować, a czasami tylko obnosić się, z nią afirmować, pokazywać, pokazywać innym. Drugi wykład będzie o wojnie. Wojna jest czymś z tego punktu widzenia diametralnie innym, co jest dość oczywiste, ale o czym spróbuję, spróbujemy razem przez chwilę pomyśleć. Podkreślam współobecność państwa. Nie, nie, nie widzę żadnej, żadnej osoby, nie jestem świadom żadnej twarzy, z nikim nie miałem okazji się poza pałnią, panią Pauliną, rzecz jasna, m, poznać. To nie utrudnia mi, nie, przepraszam, to nie ułatwia mi, mi pracy, rzecz oczywista, ale y, y, mam nadzieję, że y, też nie uniemożliwia. W związku z tym będę państwa y, y, prosił, abyście w trakcie naszych spotkań, po pierwsze, oczywiście zadawali pytania, dzielili się komentarzami, dopowiadali jakieś utwory, proponowali inne, inne lektury lub inne spojrzenia na te lektury, które państwo, y, państwo proponuje a z drugiej strony byście, byśmy razem wykonywali pewne zadania, mówiąc w cudzysłowie. Takim pierwszym zadaniem, o którym, o którym proszę, aby Państwo pomyśleli, jest napisanie początku wiersza miłosnego. Jak zacząć wiersz miłosny? Jak, jak, jakie słowa postawić na początku wiersza, wiersza miłosnego? Przejdźmy zatem do owych wierszy miłosnych, czy do, do, miłosnych, czy do owej problematyki. Pierwsza uwaga jest nadzwyczaj ogólnikowa, ale nieunikniona. Miłość jest wszechobecna w literaturze od samego jej początku, w literaturze i okolicach w filozofii, w antropologii, w mitologii. Rzecz jasna pamiętamy platoński mit o rozdzielonej całości, która będzie szukała siebie odtąd aż do, do chwili, której być może znajdzie swoją drugą zagubioną część, połączy się na, na powrót, dopiero wtedy, kiedy te dwie rozłączone istoty będą na powrót istotami połączonymi, zjednoczą się, zleją, spotkają i będą znowu jednym, do, do, do, dopóty to się nie stanie, dopóki nie możemy mówić o tym, że człowiek spełnia się, spełnia się czyli żyje naprawdę w pełni, tak jakby chciał, z tym wszystkim, co, czego mu brak, z tym wszystkim, czego mu brak, a co przez miłość tylko może zostać zaspokojone ten, ten mit i oczywiście idące za nim różne inne mity, które same mogły być tematem wielu wykładów, ma zupełnie podstawowy, podstawowy sens dla, dla kultury europejskiej i dla literatury to wtedy w starożytności kształtują się podstawowe dy, dystynkcje, podstawowe różnice między miłością taką lub inną, wynikającą z braku albo wynikającą z nadmiaru, miłością bardziej platoniczną, czyli taką, jak ją rozumiemy również dzisiaj, duchową i miłością zmysłową, namiętną, fizyczną, erotyczną. Moglibyśmy oczywiście pokazywać, jak zmienia się obraz i sposób pojmowania miłości w średniowieczu, jak on funkcjonuje na pograniczu literatury religijnej wówczas, bo przecież funkcjonuje, jak w wielkich historiach Chanson, Dyrzesz tego czasu, co się dzieje z Tristanem i Zoldą, co tutaj jest prawdą, czyli losem, a co jest źródłem takiego ludzkiego, bieżącego, niepodstawowego, nie, nie najważniejszego niepokoju czyli pewnymi porządkami społecznymi czy społecznie zakotwiczoną moralnością. O tym można byłoby rzecz jasna obszernie, obszernie mówić. Można by mówić o Don Kiszocie, który, jak pamiętamy, kocha się w pani swego serca i swoje życie od pewnego momentu kształtuje tak, by znalazła w nim upodobanie, by na nią zasłużyć. I który jest oczywiście szaleńcem, ktoś by powiedział nieroztropnie ale który oczywiście jest też człowiekiem przenikliwym, tak głęboko przenikliwym, by zobaczyć, że życie normalne, nieszalone, życie codzienne, życie, życie rutynowe, życie powtarzające schematy utrwalone, albo nowe, świeże, ale tak czy owak, schematy życia społecznego, nie jest kimś, kto mógłby się spełnić, mógłby doznać owej pełni, takiej platońskiej pełni, o jakiej, o jakiej marzy. Więc szaleństwo jest całkiem rozsądnym na swój sposób wyborem drogi ku spotkaniu z całym sobą. I, i Dulcynea odgrywa w, w tym zamiarze niezwykle istotną, istotną rolę. A potem moglibyśmy mówić o, o, o miłości dworskiej, tej późnodworskiej i o miłości romantycznej, która kształtuje się od końca XIX wieku i przez wiek XIX, aż do dzisiaj oddziałuje i można byłoby opowiedzieć sobie parę, parę książek bardzo dobrze znanych, a czasami mniej znanych, żeby uświadomić sobie lepiej, jak bardzo tam opowiedziana w tych książkach, opowiedziana miłość jest miłością nam znaną, albo choćby częściowo nadal znaną, jak bardzo jesteśmy ukształtowani przez wyobraźnię i emocjonalność romantyczną, jak pewien rodzaj romantycznego wzorca nie stracił do dzisiaj aktualności, ale się przecież zmieniał. Wraz z społeczeństwem, wraz z obyczajowością, wraz z etyką e, miłosną, wraz z pojęciem tego, do czego służyć może, do czego przydać się może, co, co wyrazić może literatura, e, ten, e, ten model e, e, podlegał rozmaitym mo, modyfikacjom. Więc czym jest miłość stricte, stricte nowoczesna? W nowoczesnym, wielkim mieście, w świecie coraz bardziej zurbanizowanym, coraz szybciej żyjącym, w świecie skorym do, do tego by przekraczać e, e, granice. Czym jest miłość nieusprawiedliwiona, powiedzmy miłość, e, jakiej pragnęła pani i z wielkiej powieści e, Gustawa Flauberta z połowy XIX, e, wieku, nieusprawiedliwiona przez ówczesne społeczeństwo do miłości, y, której aż za nadto i, i, i, i, i której aż nadto usprawiedliwień towarzyszy, czy w pewnym sensie miłości, która nie może niczego już przekroczyć, bo wszystko w pewien, zosta w pewien sposób zostało przekroczonych y, dzisiaj. Y, więc długo by można o tym wszystkim mówić, ale czas nam na to nie pozwoli. Poza tym, y, cóż to za y, y, przyjemność, y, spieszyć się i opowiadać t, y, o sprawach, które które samemu sobie również można łatwo opowiedzieć, znajdując takie lub inne źródło służące ku temu pomocą. Co jednakowoż jest w tym ważne, w tym moim bardzo pośpiesznym nawiązaniu do, do historii miłości w kulturze i, i literaturze? Ważne jest to, że to jest historia wszechogarniająca, że to jest historia superatywna, że to jest historia, opowiadana po tysiąckroć i, i, i po milionkroć, jeśli takie słowo istnieje. Wreszcie, że to jest historia, która zagościła i rozmnożyła się we współczesności. Na czym polega, i tutaj stawiam to pytanie nie tylko sobie, ale głównie Państwu, na czym polega trudność napisania wiersza miłosnego, ale też i czasami trudność przeczytania wiersza miłosnego. Otóż, jak się wydaje, polega, polega to na tym, że o miłości napisano tak wiele i o miłości mówi się wszędzie od do nocy, od, od nowego roku do, do sylwestra. We wszystkich językach, we wszystkich kodach, we wszystkich interesach byśmy powiedzieli, Krótko mówiąc, jak, jak mówić o miłości, nie, nie mając poczucia, że nie, nie posiadamy do tego świeżego, świeżego, własnego języka. Język mówienia o miłości został ukradziony, moglibyśmy powiedzieć, nie przez tradycję i historię literatury, bo, bo ona niczego nam no, nie, nie może ukraść i w niczym de facto nie może nas ograniczyć, ale przez kulturę masową, przez konsumpcyjne, konsumpcjonistyczne społeczeństwo przez promocję we wszystkich jej odmianach, nawet przez politykę, we wszystkich tych dziedzinach powołują się uprawiający tę dziedzinę, czy reżyserujący ją, je, yeah, powołują się na miłość. Proszę nie robić tego w tej chwili, ale powiedzmy wieczorem włączyć telewizor i i zajrzeć na jakikolwiek kanał, by się przekonać, że choćby wśród reklam powoływanie się na miłość jest nieomal codziennością, jest nieomal nieuchronne. Może byśmy, jej, może byśmy tego nie chcieli zobaczyć, może wolelibyśmy, żeby to słowo było chronione, ale nie, ono jest nadużywane. W rezultacie języki mówienia o miłości, ze względu na po pierwsze mnóstwo arcydzieł, które w tych językach powstały, a po drugie ze względu na banalizację tych języków, to są dwa przeciwne źródła kłopotu, który stawia przed nami temat miłosny. W rezultacie, powtarzam, napisanie utworu miłosnego, wypowiedzenie miłości jest czymś niesłychanie, niesłychanie trudnym. Umberto Eko w imieniu Róży proszę zwrócić uwagę, w posłowiu do, do imienia Róży, pisze o tym, jak trudno jest dzisiejszemu, oczytanemu człowiekowi wyznać miłość, ponieważ wszystko, co powie, będzie z czegoś, co powiedziano kiedyś cytatem, będzie powtórzeniem, będzie zapożyczeniem. W związku z tym wyznanie współczesnego czytelnika, pod, złożone pod adresem, adresowane do współczesnej czytelniczki, musi posłużyć się cudzysłowiem, dystansem, jakiegoś rodzaju nawiasem. Jakby powiedział Abelardo, Heloizy, kocham cię. No ale co to za przyjemność otrzymać tego rodzaju zapewnienie. Nie chcemy wtedy, kiedy ktoś nam wyznaje miłość, myśleć, czy jest czytelnikiem, czy nie, czy jest inżynierem, czy, czy stolarzem, czy... Czy jest niski czy wysoki, choć może to ostatnie odgrywać jakąś rolę. Proszę wybaczyć, zapędziłem się. Status w każdym razie, także status czytelnika, zdawać by się mogło jest najmniej w tym wszystkim potrzebny. W tej chwili, w tej chwili wyznania najmniej potrzebny. Ale z drugiej strony to co jest potrzebne, czyli własny język, własne słowa, przekonanie do do tego. Poczucie jedności w tej chwili jest właściwie nie do uzyskania. A zatem nie, ma, nie, może, nie mamy autentyczności do, do dyspozycji. Nie mając jej, czujemy się banalni, wtórni, nie, nieprawdziwi, w jakimś głębszym sensie nieprawdziwi. I na tę sytuację, na ten, cytat, na ten cytatowy charakter komunikacji, także komunikacji intymnej, miłosnej, zwraca uwagę Umberto Eco, jak najsłuszniej. Y, wypowiedzieć miłość, to, to, to znaczy wypowiadać ją. I nigdy nie wypowiedzieć do końca, bo to znaczy nieustannie poszukiwać jakiegoś idiomu, jakiegoś sposobu, jakiegoś kawałka języka niezużytego, jakiegoś skojarzenia, jakiejś metafory, jakiegoś akcentu, jakiejś y, cząstki w wyrazie istniejącym i dobrze znanym, który by mógł się nam przydać do tego, by o miłości mówić w sposób y, y, przekonujący, by, by naprawdę mówić o niej, o niej, która jest moim w tym momencie najważniejszym doświadczeniem, a nie o czym innym. Zatem trudność z tego wynikająca jest, jest przeogromna, a równocześnie jest miłość takim doświadczeniem, którego nie da się przemilczeć. Po pierwsze czymś, czego chcemy doświadczać, po drugie doświadczając nie chcemy, nie możemy wręcz przemilczeć, bo, bo nie mamy wielu sposobów na to, by ją, by ją wysłowić, by ją wyrazić, by ją pokazać. I tutaj zdarza się, powtarzam, ta trudność z językiem, który nie jest własnością mówiącego, nigdy nie jest wyłączną własnością jakiegokolwiek mówiącego, czy to poety, czy pisarza, czy kogokolwiek innego, który jest społeczny i niesie w sobie, zawiera w sobie wszystkie jakby społeczne historie użycia, użytkowania go i tego, co się z nim stało, także niesie w sobie choroby, które w trakcie tej historii używania języka się w nim pojawiły. A z drugiej strony miłość się z uczuciem, tym właśnie uczuciem separującym, gdzie potrzeba autentyczności, intymności, tak, idiomatyczności, prywatności, pewnego zasłonięcia, odsłonięcia jest bardzo dużo. W językoznawstwie, takim najbardziej popularnym językoznawstwie, ja nie, nie, nie będę się starał Państwa epatować, zarzucać terminami naukowymi i e, e, nie, nie dlatego o tym mówię, pojawia się podział na idiolekt, i socjolek. Socjolek to są języki publiczne, a idiolekty to są języki języki prywatne, języki intymne. Proszę za, zwrócić uwagę, jak bardzo nam są potrzebne języki intymne. Jeśli um, facet zwraca się do, do, do, do dziewczyny, którą, uh, którą kocha, um, kotku, ślimaczku, nie wiem, proszę mi pomóc, um, i tak dalej, i tak Miśku oczywiście, tak jak ja mogłem o Misiu zapomnieć, um, to rzecz y, można, y, że tysiące innych facetów w tym samym czasie zwracają się do tysiąca innych dziewcząt, tymi samymi, czy kobiet tymi samymi słowami. Tak, ale te wynalazczość w tym zakresie nie jest rzeczą prostą. Te akty takiego czułego, prywatnego właśnie, intymnego mówienia zakochanych do siebie dzieją się w pewnym, w pewnym ukryciu. Zapewne mąż w sytuacji publicznej czy oficjalnej nie będzie nazywał swojej żony, swojej ukochanej, swojej partnerki Ślimaczkiem, bo nie tak dawno słyszałem coś takiego w autobusie. Natomiast, ale słyszałem w autobusie tylko dlatego, że siedziałem w, ciasno, w ciasnej przestrzeni, w zatłoczonym, w zatłoczonym pojeździe. Nie mogłem nie słyszeć. To był szept. To, to, to nie było do, do moich uszu. Te uszy się tam niedyskretnie zjawiły i nie zdążyły zamknąć. Więc Kładę nacisk na to, że mówienie o miłości jest ważne dla, dla wyrażenia tego doświadczenia, bez którego wydaje, wydaje nam się, żyć się nie da. To raz, dwa, charakteryzuje, charakteryzuje to mówienie właśnie taka idiolektalność, czy idiom, prywatność, intymność. Co się dzieje z wierszem? Z jednej strony on jest głosem podmiotowym, głosem autorskim, głosem jedynym, głosem niepowtarzalnym. Wierszowi nie wolno być za nadto podobnym do innych wierszy, jeśli chce zasłużyć na uznanie czytelników, czy krytyki, czy historii literatury. Oczywiście jest, czy bywa w większym stopniu konwencjonalnym, czasami, czasami w mniejszym, ale jakiś poziom konwencjonalności jest nim nieuchronny z tego powodu, że się posługuje językiem, a język jest tworem konwencjonalnym, ale również dlatego, że chcąc być komunikatywnym, nie może stworzyć języka, którego nikt już nie, prócz tego wiersza, nie będzie rozumiał. Więc wiersz jest w sytuacji, w sytuacji społecznej, jeśli szuka swojego odbiorcy, szuka czytelnika, a z drugiej strony jest właśnie takiej sytuacji podmiotowej, jedynej, niepowtarzalnej, trochę jak, jak miłosne Wyznanie. No i no jest jeszcze ta, ta, ta trudność, czy te trudności, o których mówiłem, jak być niegłupio, nieostentacyjnie w owej, owej przestrzeni publicznej i jak być wiarygodnie, autentycznie w tej przestrzeni intymnego wyzwania, wyznania. Mam nadzieję, że to, co mówię, jest zrozumiałe. Znowu proszę tego, tego nie robić w tej chwili, ale gdyby Państwo otworzyli jakiś portal internetowy, już nie mówię o portalu plotkarskim, czy takim portalach, które zajmują się życiem towarzyskim tzw. celebrytów, czy osób znanych, no to tam byśmy nieustannie słyszeli o tym, że ktoś komuś, oczywiście zawsze zawsze wtedy, kiedy jest włączona kamera, albo albo przynajmniej paparazzi są w pobliżu, coś deklaruje, albo Albo, albo inscenizuje jakiś rodzaj miłosnego, erotycznego dramatu. Większość tych postaci nie jest mi znana, naprawdę powiedziawszy, ale nawet unikając tego typu źródeł, dowiaduje się, że ktoś już z kimś nie jest, ale jest szczęśliwy z kim innym. Między jednym a drugim musi nastąpić pewna przerwa, żeby dało się wyeksplatować zarówno rozstanie, jak i zawiązanie nowego, nowej, nowej relacji. Ta wszechobecność, powtarzam, sprawia, że obecność miłości jako miłości wiarygodnej, miłości jako czegoś, co jest takiej esencjalnej tworzy człowieka, jest bardzo, bardzo trudna. Wiersze, wiersze konkursowe, zwłaszcza pisane przez młodych ludzi, mnie się zdarza od czasu do czasu je czytać, pełne są, pełne są miłości. Miłości pierwszej, pierwszej miłości fizycznej czy zmysłowej ale też mi, miłości oczekiwanej, miłości wypatrywanej, miłości zawiedzionej. Pełno jest tego typu y, y, sytuacji opowiedzianych w tych wierszach. Dużo jest smutku oczywiście rozczarowanie czasami gestów z, y, y, odrzucających miłość rzekomo na całe życie, ponieważ, y, y, ponieważ teraz, przed chwilą się nie, nie, nie powiodła, zawiodła, zabolała. Ale, y, y, y, ale większość tych, y, tych, tych opowieści jest bardzo... Y, bardzo konwencjonalna, bardzo niepodobna do siebie. Tak pisali rówieśnicy rok temu, 20 lat temu i 50 również. Tak pisze się w Warszawie, w Poznaniu i w Częstochowie. Tu nie ma, tu nie ma dystynkcji, tu nie ma różnicy, tutaj nie ma tego indywidualnego rysu, tej, tego rysu niepowtarzalności. Kochamy również po to, żeby się poczuć niepowtarzalnymi. W tym uczuciu czujemy się niepowtarzalni. I co z tego, że. Że, że to się wszystkim zdarza, skoro każde, każdy zostaje pod, o, o, obdarzony poczuciem niepowtarzalności, jakiejś, jakiejś inności. E, m, więc y, spójrzmy na wiersze, które są świadome tego problemu, jak trudno, jak trudno się wyrazić o miłości. I próbują się z tym, problemem, z tym problemem uporać. Moja antologia, antologią bym tego nie nazwał, nawet mikroantologią, nawet przymiarką do antologii, Obejmuję kilka tekstów napisanych przez starszych i młodszych. Chyba nie znalazłem, albo znalazłem, ale nie uwzględniłem, i tak byśmy nie zdążyli tego zrobić autorów najmłodszych, wiersze, które, które, które pokazują nam, jak można spróbować mówić o miłości, o miłości próbując ocalić tę jej jedyność, niepowtarzalność, jej intymność i prawdziwość. Spróbuję uruchomić ekran. Mam nadzieję, że się to powiedzie. Tak, tak, tak. Sekundę, tutaj coś się dzieje, czy nie wiem dlaczego tak się dzieje. To całkiem dobrze z panią Teraz. Nie widać jeszcze, prawda? Tekstu? Nie, nie, nie. Zaraz spróbuję jeszcze raz. teraz no, się. Czy teraz widać? Teraz widać. Teraz widać, tylko nie wiem dlaczego widzimy ten pasek informujący mnie, że udostępniam. Proszę zwrócić uwagę na wiersz Urszuli Kożoł. To jest oczywiście znana poetka m, mieszkająca we Wrocławiu, od lat związana z czasopismem Odra i mająca duży, duży dorobek. Nie, chyba nie musiałbym jej nawet przedstawiać, ale zakładam, że nie wszyscy z Państwa się z nią zetknęli. Jesteś za blisko. W tym tytule jest już coś intrygującego. Zauważmy, zauważmy to zwrócenie się ku, ku komuś jesteś zapowiada wiersz o relacji, o związku, o odniesieniu, o odniesieniu, o odniesieniu do siebie dwojga osób, a słowo blisko umacnia, podkreśla to, tę, tę sytuację, tę właściwość. Tyle, że słowo za blisko, jesteś za blisko, zapowiada jakąś komplikację, to nie jest, jesteś blisko, nie jesteś tak blisko, jak chciałbym, jak chciałabym, mógłbyś być bliżej, bądź blisko. tak? Możemy z tym słowem blisko zrobić różne, różne rzeczy i tym zwróceniem się do drugiej osoby również. Tutaj pojawia się... Stwierdzenie nasycone być może niepokojem, a nawet odrobiną cieniem pretensji, że ta bliskość jest nadmierna. Jesteś za blisko, za naocznie jesteś, żebym cię mogła zobaczyć raz wtóry. Cały czas mamy z tym jakiś, jakiś kłopot. Za naocznie, widzę cię zbyt dobrze nieustannie, niewątpliwie, może dzięki temu, albo wskutek tego, teraz się okazuje, wskutek tego, nie mogę Cię zobaczyć inaczej, czy nie mogę Cię zobaczyć ponownie. to liść jeden przybył w naszym drzewie, a nie wiem, który. Tak zacieramy się, im bliżej siebie jesteśmy, dalsi wciąż od zobaczenia. Znowu, znowu szczególny paradoks – czy to jest wiersz wyrażający jakąś pretensję do, do, do drugiej osoby, o to sklejenie, o tą, o tą, nadmierną, o tą nadmierną bliskość, o to, że, że brak dystansu, brak odległości nie pozwala zobaczyć zmian, nie pozwala zobaczyć całości, czy o to naprawdę tu chodzi? Może to nie jest wiersz miłosny, tylko antyerotyk, antymiłosny, może... Może chodzi w nim o to, by, by powiedzieć, że miłość bywa zaborcza? Tak się nad tym możemy zastanawiać, prawda? Bywa zaborcza, będąc zaborczą, jakoś ujednolica obie strony, właśnie likwiduje strony, pozostawia jedną, jedyną tylko. Niby byśmy tego chcieli, niektórzy, niektórzy sądzić by mogli, tak, romantycznie, natchnienie albo nawet platońsko, że na tym polega miłość, by wszelka przestrzeń między kochającymi się ludźmi została skurczona, ograniczona do minimum, może nawet zlikwidowana. Ale, więc może to jest właśnie wiersz o takiej zaborczości miłości, która nie pozwala nam cokolwiek więcej dostrzec w sobie, niż to, co, co już od dawna znamy. Zbyt odsłonięte, mamy, zbyt odsłonięte mamy twarze, przecież coś pozostało w nich do odgadnienia. Cały czas jesteśmy w tym paśmie, w tym, w tym paśmie, Wątpliwości, czy, czy nie jest to wiersz, który, który wyraża jakiś niepokój związany z ekspansywnością, zaborczością bycia razem. Że w nim się realizuje jakieś, jakaś obawa, że jedno z, jedno z sentencji znanych bardzo dotyczących związku miłosnego czy małżeństwa po prostu, me, mówiącego, iż prawdziwa, prawdziwa miłość polega na stróżowaniu przy, przy wolności każdej, każdej z osób, a nie na wchłanianiu siebie nawzajem, że, że coś takiego jak niepokój, czy kry, pewna krytyka modelu, takiego modelu inkorporacyjnego, że się tak wyrażę, wchłaniającego, zaborczego, ujednolicającego, że coś takiego się dokonuje, dokonuje w tym tekście. Zatem jedź, wyjedź i bądź mi z powrotem, bowiem gdzie oczy za blisko są oczom, błogosławiony rozjazd i powroty, a tak się właśnie do obrazu wgląda, cofając kroki. Zauważmy, to jest wiersz konceptualny. Tutaj każde, każde słowo ma znaczenie. Pojawiają się, pojawiają się współbrzmienia, rodzaj rymów, które w tym. W tym tekście funkcjonują. Można go czytać mniej lub bardziej, podkreślając ten rytmiczny jego charakter. To na marginesie, choć ważne. Zatem jedź, wyjęć i bądź mi z powrotem. Zauważmy, to myślenie paradoksalne, które przeczuwaliśmy, czytając początek i powiedzmy środek tego, tego tekstu, się sprawdza. Otóż. Miłosne wyznanie, które, którego treścią jest zachęta do wyjechania, do bycia gdzie indziej, nie jest częste. A dlaczego nazywam je miłosnym, a nie krytycznym w stosunku do miłości? Ano dlatego, że w tym samym wersie pojawiają się słowa bądź mi z powrotem. I objaśnienie tego stanowiska, tego podejścia w kolejnych linijkach, bowiem gdzie oczy za blisko są oczom, Błogosławiony rozjazd, żeby zobaczyć siebie po raz, po raz kolejny inaczej, tak, by ta powtórność odnalezienia się, ta niekończąca, ten niekończący się cud zachwytu, odnalezienia się, odnalezienia w sobie czegoś innego mógł się nadal dokonywać. Dlaczego tak to mówię? Błogosławiony rozjazd, błogosławiony rozjazd i powroty. Takie też błogosławione są. A tak się właśnie do obrazu wgląda, cofając kroki. Wgląda do obrazu, nie obraz ogląda, tylko wchodzi do środka. Zamieszkuje w obrazie, jest się we wnętrzu jego, zżywa się z nim. Tak? To są słowa, których dosyć często używamy wtedy, kiedy chodzi nam o to, by podkreślić, że poznawanie sztuki, na przykład obrazów, to jest jakiś... Rodzaj przekraczania granicy, którą, na, którą stanowi powierzchnia dzieła, granicy między jego wnętrzem a naszym rozumieniem tego, czym ono w istocie jest. Tak się wgląda do obrazu, tak się do obrazu wgląda, cofając, cofając kroki. I mamy tutaj, bardzo jak się wydaje, ciekawy wiersz, który po pierwsze nazwałbym z całym przekonaniem wierszem miłosnym. Ale wiersz miłosny nie jest recytacją, deklamacją, nie jest zbiorem wielkich słów, wielkich zapewnień, nie jest też, jak się często zdarza, taką introspekcją, której przedmiotem, takim wglądaniem samego siebie, siebie zakochanego w sobie zakochanym, tak bardzo a w każdym razie nieczęsto się dzieje, kochamy w sobie stan zakochania, kochamy siebie za to, że kochamy, kochamy siebie za wspaniałość, monumentalność albo tragiczność naszego własnego, własnego uczucia, ale nie jest to też wglądanie się w siebie po to, by zobaczyć niepokój, rozczarowanie, tęsknotę, głód drugiej osoby. Tutaj rzecz polega na tym, że chcąc Ciebie mieć raz jeszcze, mówi podmiot, czy podmiotka tego tekstu. I jeszcze raz, i jeszcze raz muszę pozwolić, żebyś i ty mnie nie miał jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Aby to się stało, muszę pozwolić na to, żeby istniał jakiś inny jakaś inna przestrzeń, moja, po części moja i po części twoja, żeby istniał jakiś dystans, z którego będziemy mogli się wzajemnie zobaczyć. Razem jesteśmy bogaci. Tutaj mamy do czynienia z pewnego typu synergią, dodając jakby siebie, siebie do siebie, nie redukujemy siebie do jednej, dwa do, do jednego, do jednej istoty, tylko tworzymy jakiś, jakiś rodzaj, rodzaj paradoksalnego rachunku, w którym jeden plus jeden równa się, równa się trzy, a nie jeden, czy nawet po prostu tylko, tylko dwa. Czy ten wiersz mówi o miłości czegoś, czego nie wiemy, albo czego nie powiedziano do tej pory? W jakimś sensie myślę, że tak. Przez sposób, w jaki mówi, tak. Ale nawet gdyby ktoś się uparł, że niekoniecznie, to jego podejście do tego, co jest pochodną miłości, czyli pewien sposób, w jaki się traktuje drugą osobę, w jaki ciekawi się drugą osobą, Wydaje się oryginalny, nie taki częsty, właściwie bardzo, bardzo rzadki. Anna Janko to też poetka, również prozaiczka współczesna, o sporym, o sporym dorobku. Nie przedstawiam tych autorów szczegółowiej, ponieważ to nie jest trudne, by się czegoś więcej o nich dowiedzieć. Piosenka wysłów. Niemi kochankowie kochają się niemo, ona nic nie powie i on nic nie powie. Mgłą zachodzą lustra, krew śpiewa pod skórą, milczą jego usta i milczą jej usta. W srebrnor ciszy tańczą dwa oddechy. On ten taniec słyszy i ona go słyszy. Bezszelestnie dzicy nikomu nie zdradzą jego tajemnicy i jej tajemnicy. Gdy zgasną płomienie, nie rzekną mi słowa. Wszystko jest milczeniem, wszystko jest milczeniem. Dwie, do tego ładnego wiersza, dwie uwagi. Po pierwsze państwo zauważyli pokrewieństwa tego tekstu no, do piosenki, do, do balady może, o, o, o proweniencji, o pochodzeniu romantycznym nawet, aczkolwiek nie jest, to, nie jest to pokrewieństwo bardzo silne. To już jest pokrewieństwo dalekie, ale chyba, chyba wyczuwalne. To, co jednak ważniejsze, prócz tych pokrewieństw, to to, że w tym akcie miłosnym, bo on tutaj właściwie zostaje opisany, przy tym hmm, czym jest, wiemy tylko pośrednio. On sam jest tajemnicą. Może być patrzeniem sobie w oczy, dotykaniem się palcami lub, lub stosunkiem seksualnym. Za każdym razem jednakowoż. To, co powiemy o nim, czym jest, że jest tym, a nie czym innym, może w ten sposób, wydaje się bulgarne, wydaje się przekroczeniem jakiejś delikatnej, delikatnej stosowności, delikatnie zakreślonej granicy stosowności. Wydaje się wtargnięciem w, jakiś wewnętrzny, w jakąś wewnętrzną przestrzeń, która powstaje, powstaje między, między ludźmi kochającymi się, między kochankami. To jest przestrzeń nie do opisania. Ona będzie, ona dzieje się w milczeniu i pozostanie milczeniem, wszystko jest milczeniem. Gdy z nas zgasną płomienie, nie rzekną mi słowa, wszystko jest milczeniem, wszystko jest milczeniem. O, jaką, o jakie to milczenie, o jaką niemość, niemość, niemotę chodzi? Z czego ona się bierze? Otóż znowu wskazujemy na to dziwne poczucie, że dziwne, ale zarazem zrozumiałe poczucie, że wielka intymność, wielka intymność nie ma, uniemożliwia dostęp jakiemukolwiek językowi, że miłość musi, musi się wyrazić, a zarazem nie istnieje nic gotowego, co by ją wyraziło. Stąd jak myślę, a, a, to zachodzenie mgłą luster, śpiew, krwi pod skórą, usta milczące wprawdzie, ta srebrno-czarna cisza, taniec oddechów, bezszelestna, bezszelestna dzikość. Zwróćmy uwagę, która nie prowadzi do, do dzikiej ekspresji, nie jest równoznaczna z dziką ekspresją nikomu nie zdradzą jego tajemnicy i jej tajemnicy. To jest jego i jej tajemnica. Tajemniczość jest czymś, co kiedy zostanie wyjawione, przestaje być tajemnicą. Tą zagadkę można rozwiązać. Tajemnicy nie da się rozwiązać. Można ją tylko zniszczyć. Język, który poszedł za daleko w stronę wyświetlania owej tajemnicy, czy objaśniania owej tajemnicy, pozbawiłby jej, jej, jej nas, czy, czy, czy, czy przedstawionych tu tajemniczych kochanków, e, e, nie, dając, nie dając nic w zamian, nie rzeknął mi słowa, wszystko jest milczeniem, wszystko jest milczeniem. Proszę zwrócić uwagę, ten wiersz, który jednak na prywatny użytek, nie będąc pewnym, czy mam rację, byłbym skłonny uważać za, za wiersz erotyczny, więc wiersz, który nie tylko emocjonalność miłości bierze, jak to nazwać, na warsztat, jak to brzmi beznadziejnie, którym, którym się karmi, czy która go karmi, ta emocjonalność mi, mi, miłości, ta eteryczność pewnego rodzaju. Wiersz erotyczny, wiersz erotyczny szuka powiedzenia czegoś o zmysłach, o zmysłowości, o, o cielesności. Więc będąc wierszem erotycznym, równocześnie, jak się wydaje, Mówi o tym niebywale dużo, że to tajemnica i dochowuje tej tajemnicy, podkreślając, że można ją wypowiedzieć na spółkę, na, na spółkę z ciszą, z milczeniem, z poczuciem jakby braku odpowiednich narzędzi, w języku odpowiednich słów, do tego, by się z nią uporać. Kolejny tekst, to Stanisława Barańczaka, bluz przy odgarnianiu śniegu ze ścieżki przed domem. Barańczak napisał sporo wierszy miłosnych, choć bywa poetą posądzanym, w cudzysłowie, to posądzenie czasami jest przesycone podziwem, o pewną emocjonalną oschłość, o jakiś rodzaj przewagi intelektu nad... nad Emocjami, nad emotywnością, że dla Barańczaka jednak owo szkiełko mówi więcej niż czucie. Można by się z takimi opiniami spotkać, one zostały czasami, bywały czasami zapisane. To Barańczak jednakowoż napisał sporo wierszy miłosnych, tak jak, tak jak to zwykł robi, w sposób konceptualny. Barańczak jest późnym dzieckiem ma awangardy krakowskiej. A więc takiego myślenia o poezji, że ona musi być stworzona pewną, ujęta w pewną formę, musi zawierać w sobie jakiś pomysł, nie może być, ona nie jest wylewem uczuć, ona nie jest upływem słów, ona nie może być zanadto aleatoryczna, czyli taka niestworzona, nieskończona, do, do dokończenia przez odbiorcę ale y, y, powinna być jednakowoż takim przemyślanym bardzo komunikatem z gęstym, ekonomicznym, y, y, wierzącym, że może znaczyć różne, różne rzeczy, mieć różne y, sensy, y, y, kiedy zetknie się z inteligentnym i zaangażowanym odbiorcą i y, y, y, za jego to właśnie sprawą ta wieloznaczność, ta polifoniczność Wiersza będzie się realizowała. A ten wiersz jest dość prosty, w jakimś przeciwny sposób dość prosty. Jakby trochę się wstydził być może używania pewnych konceptów wtedy, kiedy chodzi o to, by wypowiedzieć to właśnie. Niechbym tu miał gołoleć, a nie ten świeży śnieg. Tak, niechby skóła świat gołoleć, a nie ten lekki śnieg. Kręgosłup mógłby mnie rozboleć a upałbym w ten lód, jakbym się wściekł. Wstałem dziś rano wcześniej, bo w nocy śnieg miał spaść. Wstałem dziś rano wcześniej, gość z TV mówił, w nocy śnieg ma spaść. Ty pośpij, kwadrans jeszcze. Po to wstałem, żebyś mogła spać. Są, ha są w handlu te gadżety, te odśnieżarki, czy jak je tam zwać. Są te nowe gadżety odśnieżarki, czy jak je tam zwać. Z tym, że warczą niestety. Szufla zgrzyta, ale przy tym... Możesz spać. Mówiąc o prostocie, powinienem dodać, jak na Barańczaka. Ten, ten wierszyk ma w sobie znowu coś z, z piosenki, jest taki refreniczny, powtarzający pewne sformułowania. Ma też w sobie coś z miłosnej, metafizycznej poezji staropolskiej czy staroangielskiej, Mam na myśli takie zastępowanie deklaracji uczuciowych pewnymi obrazami, czy pewnymi konkretami egzystencjalnymi, ale też i taką retoryczną przesadę. Jak to nazwać? Retoryce wolno być przesadną. Jakby była gołoleć, to wtedy moja chęć ochronienia Twojego snu. Znaczy, byłaby jeszcze, jeszcze więcej, y, niż znaczy. Ale jeśli y, te chwyty, by się tak wyrazić, poetyckie y, odsunąć na bok, no, to uderzy nas, uderzy nas y, to, że wyrażenie miłości y, być może najbardziej adekwatne, najbardziej możliwe jest poprzez y, drobne uczynki. Stałem odśnieżać, byś mogła spać. Rezygnuję z pomocy w odśnieżaniu, by cię nie obudzić. Tu jest ta miłość mniejsza, przez by można. Aczkolwiek bardzo ciekawie wyrażona, wypowiedziana. Ta, ta miłość codzienności. Tu nie, tu nie uderza właśnie piorą. On uderzył już dawno, a życie jest obcowaniem z jego, tego uderzenia, skutkami. To ta, ta miłość nieprzemijająca, ta miłość w drobnych, w drobnych uczynkach miłosnych, uczynkach, które pozornie nic nie mają wspólnego z miłością, ale są przez miłość motywowane. To jest sposób, żeby powiedzieć jakoś inaczej, bez tego zawstydzenia, które, które nam czasami towarzyszy, w sytuacjach, kiedy, kiedy atykują nas, nas wielkie słowa i kiedy one się bardzo szybko jakoś tak wypróżniają, proszę wybaczyć, to, to słowo, okazują się coraz bardziej puste i coraz bardziej bezsilne w swojej, swojej pretensjonalnej, pretensjonalnej, nieautentycznej wielkości. Jeszcze dwa teksty Marcina Świetlickiego albo przynajmniej tak, jednak dwa powinienem zdążyć po to, by móc posłuchać za chwilę początków wierszy miłosnych napisanych przez, przez Was. Olifant, może przeczytam fragmenty, to jest naprawdę znany wiersz. Zobaczyłem światło, więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś. Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić, nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny. Ja przyszedłem się kochać, przyszedłem się kochać. Mam już jeden nóż w plecach, i nie ma tam miejsca na następne. Ja przyszedłem się kochać. Odpada dylemat, kawa, herbata. Ja przyszedłem się kochać. Ja przyszedłem tu umrzeć. Zobaczyłem światło, więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś. Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać. Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem, nie przyszedłem pić wódki. Ja przyszedłem się kochać. Ja przyszedłem tu umrzeć. Z jednej strony zauważmy, charakterystyczna dla, dla Marcina Świetnickiego szorstkość. Szorstkość i mówię, taka brutalna prawdomówność. Nie, nie przyszedłem flirtować, nie przyszedłem wyznawać miłości, nie przyszedłem po to czy tamto. Odpadają rozmaite dylematy, odpadają wszystkie gry towarzyskie, które, które się w takich razach, w razach takiego spotkania pr prowadzi. Szorstko, szorstko dementuje przypuszczenia, jakikolwiek sentymentalizm. Jakakolwiek sentymentalność jest mi, jest mi obca. Ja przyszedłem, się, przyszedłem się kochać. No ale obok tego kochać jest przyszedłem tu umrzeć. Tak jakby między tym pragnieniem kochania, świadomością umierania istniała jakaś łączność. Pomijam rzecz jasna opisane przez badaczy kultury, przez historyków kultury, antropologów, psychologów, związki między Rosem a tanatosem, między miłością a śmiercią. One są one są odwieczne i tutaj tymi pojęciami również można byłoby wiersz Świetlickiego opisywać. Ale zostawmy to, byłoby to trochę na siłę jakoś nie, nie w języku, nie w stylu tego, tego, tego utworu. Popatrzmy na to prościej, egzystencjalnie. Tam, gdzie przyszedłem się kochać i tam, gdzie umrę, w tym miejscu, do którego przyszedłem się kochać, jest miejsce, znajduje się miejsce, tam jest położenie tego, co ostateczne. Chcieć się kochać można w różnych miejscach, nawet przypadkowych, mogą to być incydenty. Mieć świadome, że miejsce kochania jest miejscem śmierci, nasyca ten pierwszy, ten powtarzający się wers, przyszedłem się kochać, nasyca jakąś ostatecznością, jakimś się, jakąś wzniosłością, którego, której... Świetlicki chce uniknąć, jakimś sentiment, jakąś sentymentalnością, jakimś sentymentem, na którego się wstydzi, od którego się dystansuje w każdym razie. On tu jest. Proszę zatem zwrócić uwagę, że ta, to szorstkie wyznanie albo antywyznanie miłosne, cyniczna deklaracja zainteresowania wyłącznie sferą, sferą erotyczną, sferą seksualną, plącze się tu z poczuciem, że to, co się wydarzy, to, co ma się wydarzyć, co chciałbym, żeby się wydarzyło, jest ważne, jest ostatecznie ważne. Nie chcę kolejnego zawodu, bo już mam, nie mam na plecach miejsca na kolejne noże, tak, mówi, parafrazuję fragment tego tekstu, ale yy, z drugiej strony, skoro, skoro mam tu umrzeć, skoro tu przyszłem umrzeć, to tak naprawdę cały jestem na to wszystko ostateczne. Na to, na to wszystko, co będzie definitywnym rozczarowaniem, definitywną klęską, definitywnym i najboleśniejszym odrzuceniem, co będzie pustką, co będzie końcem wszelkich pojęć o tym, jak, jak żyć, z czego, z czego żyć, z jakich wartości żyć, z jakich tęsknot, z jakich głodów. W gruncie rzeczy wszystko to w sobie, całą świadomość i całą gotowość jakby przyjęcia owych konsekwencji w sobie, w sobie mamy. Nie ma nic przerażającego w sformułowaniu, przyszedłem się kochać, przyszedłem tu umrzeć. Nie ma nic przerażającego, jeśli nam zależy na tym, żeby miłość była wielkim doświadczeniem. Jeśli natomiast chcielibyśmy, żeby miłość była doświadczeniem cynicznie wypowiadanym, to oczywiście wówczas to przeczucie, czy ta deklaracja śmierci, umierania tu, w tym samym miejscu, w tym miejscu miłości jest zupełnie zbędne. Podkreślam szorstką czułość, czy czułą, zamaskowaną, lecz zamaskowaną nutę w wierszach, zamaskowaną przez, przez ów cynizm, przez, przez szorstkość, przez prowokacyjność, przez dystansowanie, przez ironię i tak dalej w Świetlickiego. Ale teraz przeczytam wiersz O, który, który zadaje kłam, że to jest jedyna jedyna dykcja miłosna u Świetlickiego. Są też inne. Tę wąską, czarną gumkę, którą ściąga włosy, nocą nosi na ręce, żeby nie zginęła. Jej nocne obyczaje są zachwycające. Długo by można na ten temat, długo by można na ten temat. Wyjechała, lecz wróci, niech wraca ciągle, niech ciągle powracają jej popołudniowe obyczaje, poranne i wieczorne. Znowu mam życie, ona mi je robi, znowu mam życie, ona mi je robi. Hmm. Bardzo ładny, bardzo ładny wiersz, z całą pewnością. Jeśli ktoś by szukał wiersza poczciwego, prostodusznego, wiersza nieosłoniętego nie z wątpieniem, wiersza, nie, nie udaje, wiersza miłosnego, który nie, który nie udaje wiersza niemiłosnego, to ten utwór świetnie się do tego, by być takim znaleziskiem, nadaje. Opisuje. Niewiele zresztą, ale opisuje mikrozwyczaje, mikro kobiece w tym wypadku, gumka do włosów, e, potem zatrzymywano na ręce, żeby nie zginęła. Te nocne obyczaje są zachwycające. E, długo by można ten temat, ale się nie da, prawda? W istocie się nie da, nie da się tego tematu wyczerpać, więc nie ma tak naprawdę powodu, by w ogóle zaczynać o nim mówić. Wyjechała, lecz wrócił i niech ciągle wraca. Zauważmy ten motyw czy powrotu, który był obecny, w utworze uszuli pojawia się też w, w, w, utworze, w utworze Świetlickiego. Jej wyjazd jest usprawiedliwiony przez pewność powrotu. Niech ciągle powracają jej popołudniowe obyczaje, poranne i wieczorne. Jeśli jest wiersz, który się zachwyca inną osobą, w tym wypadku kobietą, jeśli, jeśli jest taki wiersz, jeśli chcielibyśmy takich znaleźć, to ten właśnie taki jest i ma tą silną kodę, zamknięcie, znowu mam życie, ona mi je robi. Czy da się powiedzieć więcej, więcej o kimś niż to, że jest, że jest czyimś życiem? To oczywiście w języku potocznym mamy to zapewnienie, że ktoś jest na całym naszym, całym naszym życiem, ale tutaj to, to życie złożone z drobiazgów, drobnych obserwacji, z wyjazdu i powrotu, z zachwytu, który się odradza. Jest to oczywiście życiem nie gołosłownym, tylko życiem nasyconym słowami, które to życie opisuje. Zapowiedziałem Państwu kilka tekstów, kilka tekstów, które ten temat miłosny podejmują i wydaje mi się, w moim przekonaniu radzą sobie z nim, to znaczy, znajdują. Znajdują sposób na to, żeby żeby nie utknąć w jakimś, w jakimś banale. I przepraszam, że się tutaj waham, bo chcę się wyłączyć z tego. Tak, jest, zatrzymaj. I powrócić, powrócić do Państwa, po to, żeby. Zadać to pytanie, które Państwu obiecałem. A mianowicie, czy ktoś z Was napisał jakiś kawałek wiersza miłosnego? Coś coś, coś mu przyszło do głowy? Wiedziałby, jak zacząć? Tak, Pani Joanna podzieliła się z nami dwoma wersami z początkiem wiersza, który teraz odczytam. Czekam w ciemności, wsłuchując się w Twój oddech, gdy śpisz nieświadomy, jeszcze bez troski. O, o, Zaczyna się jak wiele innych, tak? Ty śpisz, ja się wpadruję, czy, czy, czy jakoś kontempluję to Twoje, twoje spanie. ale ta, to słowo, nie, nie, proszę wybaczyć, nieświadomy, tak? To Nieświadomy, jak idzie ten drugi wersję jeszcze raz, powinno? Czekam w ciemności, wsłuchując się w twój oddech, gdy pisz nieświadomy jeszcze bez troski. Tak, nieświadomy jeszcze bez troski, prawda? To, to, to tutaj coś się zaczyna komplikować, już w tym drugim. Zaczyna się tak jakoś, powiedziałem, konwencjonalnie, ale w, tych, w, tym, w tym poczuciu, że ja wiem, że ty nie wiesz. Tak? I dlatego, że nie wiesz, że jesteś bez troski, jest jakaś za, zapowiedź jakiegoś, jakiegoś takiego wzbogacenia, takiego skomplikowania. I to wydaje mi się bardzo bardzo interesujące. Świetnie, bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Anno. Tak? Nie, nie odważył się Ale, pisać. Tutaj nic się złego nie może stać komuś, kto spróbuje. Ale może przy, przy następnym e, jakimś temacie, który z Państwa się jeszcze zdecyduje żeby nami podzielić. Ja, że za kwadrans, nie, nie cały, za 10 minut rozpoczniemy temat wojenny. E, a, więc już można zacząć w te 10 minut pisać e, może. Uśmiecham się, ale nie znam do, e, do śmiechu, kiedy, kiedy myślimy o tym, co się... E, co się dzieje w świecie, do którego wróciła wojna i to całkiem niedaleko od nas i to jest już naprawdę ten nasz własny świat jest już naprawdę innym inny światem, ale to za Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Profesorze, dziękuję Państwu za bycie z nami teraz i za 10 minut do 12 od mojego zegarka zapraszam Państwa na wykład drugi o wojnę. Dziękuję Panie Profesorze i do, pasu, do